14 maja 2013 roku Środa Śląska, okolice ulicy Legnickiej Wybrałem się na małą wycieczkę w poszukiwaniu buziaków Ale za to 17 maja można się wybrać do cyrku Korona i to wszystko w Środzie Śląskiej.